Kontrola przeprowadzana przez NIK pokazała, że państwo nie chroni obywateli przed działającymi w internecie przestępcami. Krajowy System Cyberbezpieczeństwa skupia się na kluczowych instytucjach i przedsiębiorstwach, które i tak mają własne zabezpieczenia, a zwykli internauci zostają bez pomocy. Tak się dzieje, mimo że w badanym okresie wszelkie dane jednoznacznie wykazywały gwałtowny wzrost liczby oszustw komputerowych wymierzonych właśnie w takie osoby. Brak reakcji na te zagrożenia minister cyfryzacji i pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa tłumaczyli tym, że zapewnienie obywatelom ochrony w sieci nie należy do ich obowiązków. Zdaniem nik taki obowiązek wynika z dwóch ustaw o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i o działach administracji rządowej.